Yeah. <laughs> Na własne życzenie, gdyż się sam, powtarzam to po Tobie, bo Ty nie starasz się i ja już też nie staram się. myślisz Na własne życzenie zniszczyłem się sam Powtarzam to po tobie Bo ty nie starasz się Niech ja już też nie staram się W głowie myśli szum Na własne życzenie zniszczyłem się Znaczyłem się sam, powtarzam to po tobie Bo ty nie starasz się, więc ja już też nie staram się